Poznaj Inflow – aplikację do elektronicznej obsługi faktur dla wszystkich klientów RP Accounting. Teraz możesz wygodnie wybierać pozycję do księgowania z dowolnego miejsca i urządzenia. Jak to działa? Przekaż nam dokumenty księgowe tak jak Ci wygodnie – pocztą, mailem lub osobiście. Zeskanujemy je dla Ciebie i wprowadzimy do Inflow. Otrzymasz powiadomienie, gdy w Twoim panelu klienta pojawią się nowe dokumenty wymagające zatwierdzenia. Zaloguj się do Inflow na dowolnym urządzeniu mobilnym z systemem iOS lub Android. Dzięki aplikacji mobilnej szybko i wygodnie przejrzysz swoje dokumenty i zatwierdzisz je do księgowania. Zawsze możesz skorzystać z klasycznego dostępu pod adresem inflow.arpi.com. Arpi Accounting. W księgowości warto mieć partnera, któremu można zaufać.